Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego jeszcze nie ma filmów, bo przecież po trzech miesiącach dałam trzy tygodnie temu tylko w wolnym czasie z moimi pupilami, a dwa tygodnie później dodałam moje rysowanie, stary rysunek z The Grey Man in Wonderland, mojego autorstwa które czekało dwa lata, aż go pokoloruję, ha, ha, ha. To odpowiedź jest bardzo prosta. Wygasł to ciul i mi zepsuł film, musiałam go renderować od nowa. 24 godziny renderowania poszło. Pizdziec. Się całować z matką naturą. Ale nie łaccie. Tylko sobie końcówkę renderować na nowo. To film zaraz wam wrzucę. I będziecie mogli się cieszyć kolejnymi odcinkami. A jak nie, to rzucę Co to wszystko w pizdu. A potem pójdę sobie zrobić kakao.